Można by zapytać, dlaczego też nie od razu zbudowano one tylko później, prawda, nie za jednym razem. Otóż, a to zrobić to był ród, ród bardzo katolicki, bardzo wierzący. I oni spodziewali się, zlecznie, że jak będą się jeżeli na panowanie, że to będzie zdarzało, że będą często długo poza, poza domem, poza cieszynę, czy nie miastami, gdzie były normalne świątynie katolickie. Dopiero się okazało, że to się często zdarza, a oni nie mogą wziąć udziału w dzisiaj Świętej, to postanowili zbudować swoją kaplicę.